zakończenie budowy czekaliśmy wiele lat i ta inwestycja w końcu została zakończona. Dziękuję wszystkim osobom, które przede wszystkim zaangażowały się w to przez długie 31 lat. Ta inwestycja w końcu jest dokończona. Możemy się szczycić, możemy się chwalić. znaleźć lepszą okazję do tego, by formalnie przekazać ten obiekt do użytku, jak urodziny miasta, bo to właśnie ta uroczystość spowodowała, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, możemy podziwiać ten piękny obiekt. I ten obiekt jest symbolicznym prezentem z okazji urodzin dla naszych mieszkańców. Panie dyrektorze niekoniecznie zazdrościmy, bo jak Pan pamięta, to takie również otwieraliśmy nowy obi, nowe przestrzenie hipoteczne, a miłosne, jakie jesteście? A mi się podobały gry! Mi się podobały gry! Tak. Chwały jak na książki. O, bo Tak! Mi się jeszcze podobało, jak weźliśmy tam na górę i widzieliśmy wszystko z góry. A niech też nie zobaczmy. Właśnie, tylko jedna dziewczyna. Dziś jest wspaniały i wyjątkowy dzień dla naszej biblioteki i nie tylko dla biblioteki, dla pracowników, również dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj biblioteka została otwarta. Po 31 latach budowy jest zamierzony efekt czego jesteśmy świadkami. Cóż za moimi plecami są już osoby zwiedzające, które z ciekawości przyszły i zaszczyciły nas swoją obecnością, bo są ciekawe tego, jak biblioteka w przyszłości wygląda. Serdecznie zapraszam do nowej kęmskiej Biblioteki.